Szlagierowe show z wykonawcami listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury. Wycie się ono składało z dwóch koncertów promocyjnych. Pierwsza część to Team Fabian z premierą swojej nowej płyty Miłość Plus. Zaproszeni artystyczni goście krymi to bydom Arkadia Band, Bernadetta Kowalsko, Beata Mańkowsko i Alina. A druga część tego koncertu to premiera płyty składańkowej Bernadyty Kowalskim pod tytułem Ulubione. Tu też wystąpią artystyczni goście, tym razem zaproszeni przez Bernadetę Kowalską, a są nimi Wesołobiesiada, Beata Powolny, Marakuja, a koncert poprowadzi Marcin Janota, no i on Sebastian Mierzwa.